Zastanówmy się nad rynkiem pewnego rodzaju drzew, które ludzie mogą sadzić w ogrodach. Na tej osi mamy liczbę tych drzew, zasadzonych rocznie. 1 milion, 2 miliony, niech to będzie w skali kraju, bo to dość duże liczby. 4 miliony i tak dalej. A na tej osi mamy cenę. Tu jest ilość drzew rocznie. Zasadzonych drzew. Drzew zasadzonych w naszym kraju. A tu mamy cenę w dolarach za drzewo. Dolarów za drzewo. 10 dolarów, 20, 30, 40. Teraz krzywa kosztów krańcowych, czyli krzywa podaży. Aby ktoś wyprodukował tę pierwszą sadzonkę, a potem posadził ją w ogrodzie, musi otrzymać za to co najmniej 10 dolarów. A każde kolejne drzewo jest coraz droższe. Krzywa podaży wygląda więc tak. Krzywa podaży, czyli kosztów krańcowych. A krzywa popytu… Z pierwszego drzewa ktoś odniesie wielką korzyść, a z każdym kolejnym drzewem korzyść będzie maleć. Krzywa popytu wygląda więc tak. To jest popyt. Jest to rynek jakiegoś drzewa. Napiszmy. Ładne drzewo. Jeśli pozwolimy, by ten rynek działał w sposób zupełnie wolny, to samoistnie ustali się ilość równowagi wynosząca 2,7 miliona drzew sadzonych rocznie i cena równowagi wynosząca 20 dolarów za drzewo, generując taką oto łączną nadwyżkę. Dodatkową korzyść do podziału między konsumentów, czyli nabywców tych drzew oraz ich producentów. Załóżmy, że nagle naukowcy ogłaszają, że ten konkretny rodzaj drzewa, nasze ładne drzewo, ma mnóstwo zalet. Powiedzmy, że ma jakiś pożądany wpływ na szkodniki. Może jakieś nielubiane owady giną, gdy zjedzą jego korę. Może odstrasza komary, pozwalając uniknąć chorób. Niech również oczyszcza powietrze. Oczyszcza powietrze. I niech oprócz tego po prostu ładnie wygląda. Nawet jeśli nie rośnie u was, to czujecie, że was uspokaja i polepsza wam nastrój. Zatem jest to drzewo, na które przyjemnie się patrzy. Się patrzy. Załóżmy, że w tych badaniach naukowych ustalono też, że korzyść z tych wszystkich zalet, z wpływu na szkodniki, na powietrze i z ogólnej poprawy estetyki kraju, liczona dla całej długości życia drzewa wynosi 10 dolarów. Mamy więc 10 dolarów dodatkowej korzyści z każdego drzewa. Oznacza to, że poza korzyścią, jaką odnosi właściciel ogrodu z tym drzewem, istnieje też korzyść dla społeczeństwa. Mówię o pozytywnym efekcie zewnętrznym. Istnieje zewnętrzna korzyść z zasadzenia drzewa, warta 10 dolarów za każde drzewo. Jak to uwzględnić? Jak stwierdzić, czy przy takiej cenie równowagi i ilości równowagi mamy optymalną liczbę tych drzew w naszym kraju? Poprzednio mieliśmy negatywne efekty zewnętrzne. Mieliśmy zewnętrzny koszt, zatem dodaliśmy go do krzywej kosztów krańcowych. Teraz mamy zewnętrzną korzyść, pozytywny efekt zewnętrzny. Musimy więc dodać tę korzyść do krzywej korzyści krańcowych. Ta krzywa pokazuje tylko korzyść nabywców drzewa. Dodajmy do niej korzyść społeczeństwa, bo cały kraj ma korzyść o 10 dolarów większą. To 4 milionowe drzewo, właściwie bardziej 3,5 milionowe, daje korzyść wartą 10 dolarów, ale jeśli dodamy korzyść kraju, to znajdziemy się tutaj. Widać więc, że to pierwsze drzewo daje korzyść wartą 50 dolarów, a gdy dodamy korzyść kraju, 60 dolarów. Widać więc, że unosimy całą krzywą popytu o 10 dolarów, gdy wliczamy korzyść dla kraju i społeczeństwa. W ten sposób. Tę nową krzywą można nazwać krzywą łącznych korzyści. Korzyści krańcowych i z efektu zewnętrznego, bo opisuje łączną korzyść dla całego społeczeństwa z tych posadzonych drzew. Ta nowa krzywa daje nam jednak nieco inną cenę równowagi. Cena równowagi rośnie aż do do tego poziomu. Teraz wynosi tyle, zamiast 20 dolarów, 27 dolarów. Natomiast liczba sadzonych drzew rośnie do 3 milionów 300 tysięcy. Gdybyśmy pozwolili rynkowi funkcjonować bez wliczania tej korzyści, dobrowolnie zrezygnowalibyśmy z całej tej potencjalnej nadwyżki. Gdybyśmy pozwolili, by rynek sam ustalił punkt równowagi, to liczba drzew wyniosłaby tylko 2 miliony 700 tysięcy. Łączna korzyść dla całego społeczeństwa to ten cały, albo inaczej, korzyść społeczeństwa to ten obszar, korzyść konsumentów to ten obszar, a korzyść właściwie obszar aż dotąd, bo cena równowagi jest tu, a korzyść producentów to ten obszar, ale z części korzyści społeczeństwa rezygnujemy. Z punktu widzenia społeczeństwa mamy tu zbędną stratę. Ta nadwyżka zostanie utracona, jeśli w jakiś sposób nie sprawimy, by sadzono więcej tych drzew. Zatem, w tej sytuacji, aby uzyskać optymalną wielkość podaży, dającą krajowi możliwie największą nadwyżkę korzyści, możemy przy negatywnym efekcie wprowadziliśmy podatek, który wliczał go w koszty, a pozytywny możemy subsydiować. Możemy ogłosić, jeśli ktoś posadzi drzewo, jeśli ktoś posadzi drzewo, kupi i posadzi jedno z tych drzew, to będzie mógł obliczyć, odliczyć 10 dolarów od podatku. Czyli jeśli ktoś posadzi to drzewo, to będzie mógł zapłacić podatek o 10 dolarów niższy niż gdyby nie było tej ulgi. Mówimy mu: Nieważne jaką masz korzyść z tego drzewa, dopłacimy ci 10 dolarów. W ten sposób doprowadzimy wielkość podaży do optymalnego poziomu. W tej sytuacji oddajemy całą tę dodatkową korzyść krańcową te 10 dolarów oddajemy w całości ludziom, którzy sadzą ten rodzaj drzewa a więc to wszystko staje się ich nadwyżką, bo to oni dostają te 10 dolarów. Dobra jednak jest to, że przynajmniej ta część nadwyżki do kogoś trafia. Nie zostaje utracona. Nie tracimy tego pomarańczowego obszaru.